Szkocja, Aberdeen i jakaś taka ciekawa prawdopodobnie jakiś jakiś mauzoleum, czy krypta grobowa niedaleko budynków Uniwersytetu Aberdeen Jeszcze raz widok na taką kryptę grobową Uniwersytet Aberdeen w Szkocji Co to przedstawia? No niestety będę musiał doczytać w przewodnikach Inne ujęcie tej płyty grobowej Prawdopodobnie ktoś znaczący dla Uniwersytetu Aberdeen w Szkocji